mam no z tej strony Paulus, a to jest mm, kolejny odcinek, to jasne, moja jakby częstotliwość prawda, odcinków jest świetna, więc no, prawda, tutaj nie będę kłamał. Ostatni odcinek był bardzo dawno temu i były to jakieś poradniki, czy jakaś Formuła 1 i tak dalej, no to postanowiłem, że zrobimy sobie coś innego, zrobimy sobie quiz Państwa Świata, może sobie później będę robił jakieś inne quizy, no bo one nie wymagają ode mnie, ode mnie dużo po prostu siedzę i, i robię. Ja ten quiz raz już rozwiązałem, więc jakby odpowiedzi niektóre... Znaczy, bo to jest tak, że nie rozwiązałem go dzisiaj, tylko rozwiązałem go kilka dni temu, więc no jakby to też nie jest aż tak bardzo, że jestem na świeżo. No dobra, no to zobaczymy, spróbujmy. Jestem ciekaw. Najgorzej będzie prawdopodobnie z Afryką tutaj zachodnią, z Karaibami i no jak wiadomo z... Oceanium, bo to są największe, największe trudności. Europy i Azji powinienem mieć całą, tak według mnie. No dobra, no to zaczynamy. Dobra, e, 12 minut. Ok, Kanada, USA, Meksyk. E, tam jest dalej Guatemala, Kostaryka, Panama, Nicaragua. Mm, Boże, tutaj jest Honduras, Salvador... Eee, Ojej, tam ktoś jeszcze jest. Nie wiem. Ku, czekajcie, jeszcze Kuba, Jamajka, Haiti, Dominika, a Dom, Dominikana, Bahamy, mm, dobra, tam dalej potem. Kolumbia, Wenezuela, Surinam, e, Gujana. Brazylia, Urugwaj, Paragwaj, prawda? Boliwia, Argentyna, Chile, Peru i Ekwador. Dobra. No to z Ameryk mamy tyle. No to dobra, teraz zróbmy Europę, czyli tak Portugalia. A może tak najpierw, najpierw te kraje takie małe, czyli tak Malta. Ach, Cypr. Cyp, cypr, żeby o nich pamiętać. I teraz tak. Andora, Monako. Liechtenstein. Nie. Liechtenstein. Dobra. Luksemburg, San Marino, Watykan. Jest jeszcze jakieś państwo małe? W Europie chyba nie, dobra. Hiszpania, Francja, Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa i Estonia, Polska, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry, Szwajcaria, Austria, Włochy, e, Rumunia, <coughs> Mołdawia, Bułgaria, Turcja. E, dobra, teraz teraz to Serbia, e, Słowenia, nie. Słowenia Chorwacja, tam jest Bośnia Czarnogóra Kosowo Macedonia Albania Grecja Rosja, dobra no to teraz polecimy może tak, Mongolia i te wszystkie stany, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan i Turkmenistan, jeszcze Turkmenistan, Afganistan, Pakistan... Ee, Iran mm, Azerbejdżan Armenia Gruzja Irak e, Kuwejt e, Arabia Saudyjska Syria Liban e, Jordania Izrael Dobra ZA Bahrain Katar, to jest akurat łatwe, jako fan Formuły jeden, te z nazwy znam. Oman, Jemen, Indie, Bangladesz, Nepal, Butan, Chiny, Korea Północna, Korea Południowa południowa, Japonia, e, Tajwan, e, Filipiny, Wietnam, mm, Laos, e, Kam, Nowa Gwinea, teraz tak, to jest Timor, Timor Wschodni, coś takiego, dobra. Aha, jeszcze Sri Lanka, Malediwy, ok, Okej. Okay, teraz tak, Australia, Nowa Zelandia. E, dobra, może teraz najpierw, najpierw Afryka, Egipt, Algeria, Libia, Tunez, Tunezja, Maroko, Mali, Mauretania, Czady, Sudan, Sudan Południowy, Niger i Nigeria. Erytrea, Djibouti, Etio Etiopia, Somalia. Dobra, Tanzania, Kenya Mozambik, RPA, Lesotho, ah, Botswana, Zambia. Zambia, Zimbabwe, Namibia, Angola, Kongo, Gabon, Kamerun, Eresia, Madagaskar, Seychelles i Komory, Mauritius, tutaj gdzieś był. Mauritius. Mauritius. Tak, okej. Okay. Rwanda. Gdzieś tam była. Zaraz sobie przypomnę jakieś inne. Gwinea. Gwinea Równikowa. Gwinea Bissau. Bissau. Bur... Burkina. Faso Wybrze... Kości Słoniowej Senegal Ghana Liberia e, Dobra, Ma, Malawi e, nie pamiętam, nie wiem, jak to się nazywa. Rwanda i tam było co jeszcze? Hmm. Nie pamiętam tych, tych nazw. Dobra, spróbujmy tak. Fiji, Wyspy Marszala, Wyspy Salomona, a Benin? Benin jeszcze jest. tak. E, Vanuatu, Tuwalu, Tonga Mikronezja Co to jeszcze z Fiji A, Jeszcze cztery Fiji, Mikronezja Malawi? Malawi? Nie. Hmm. Hmm. Hmm. Może jakaś jakiś, jakaś nazwa inna wyspy jednej właśnie. Hmm. Boże, nie wiem. Dobra, spróbujmy jeszcze ewentualnie Europę. Mamy całą, tak? Eee, Azja... O, Azja była. Aha. Tutaj gdzieś. Benin? Nie. E, jak się nazywało to? Birma? Birma? B. Na B. Birma chyba. Nie, naprawdę? Ja nie mogę, nie pamiętam. Mm, kurde, no. Jestem ciekaw. Kurde, bo tutaj kilku. E, no Estwanin. G, G, g, g b. Belize. Belize? Jest takie państwo? Jest na Ameryce Południowej. Nie, północnej jest. Gdzieś tutaj. Belize. A nie, tu! To jest Belize, okej, okay, dobra. Gwatemala? Nie, Boże, co ja gadam? Gwatemala już była. Um, ry... Ry... ty tutaj w ogóle... Tutaj mało mam jeszcze. No dobra. Trudno. Czego zapomniałem? Brunei. To już zapomniałem. Tutaj Eswatini. Esvati mhm, mhm. Gambia. No tak, Gambię zapomniałem. Republika Sierra Leone. Pamiętałem. Ugandę. Ojej, o, jeju, dobra, tutaj Grenada, Barbados, no kurde, tutaj są nazwy z Europy. Universalis, które pamiętam, Kiribati, na no ja tutaj wszystkie te nazwy pamiętałem, ale jakoś, nie wiem, wyleciały mi z głowy. Kurde, mogło być lepiej, ale to dalej 90%, 176 punktów na 196, cóż, możecie wpisywać w komentarzu, ile wam wyszło, bo mi wyszło 176. Także no, mam nadzieję, że to Wam się taki format się spodobał. Ja byłem Paulus. Jakby trzymajcie się i do za rok. Cześć.